Czy lekarz ma prawo skrócić termin zawodowego prawa jazdy, ponieważ nosisz okulary? Takie powiedzmy jak ja. Witam pana, jestem zawodowym kierowcą i niebawem kończy mi się okres ważności prawa jazdy z kodem 95 Firma, w której jestem zatrudniony skierowała mnie na badania kierowców W przychodni jednak Pani doktor internista poinformowała mnie, iż orzeczenie wystawi jedynie na dwa lata, a to z tego tytułu, że noszę okulary. I było to jeszcze przed badaniem okulistycznym. Pytanie, czy faktycznie istnieje taki przepis, że sam fakt noszenia okularów dyskwalifikuje mnie do tego, żeby otrzymać orzeczenie na 5 lat. Czy mógłbym w Pana firmie na podstawie skierowania z mojej firmy wykonać ponownie takie badania? Psychotesty mam na 5 lat. Odpowiadając krótko, lekarz ma prawo skrócić Ci termin ważności prawa jazdy, jeżeli masz wadę wzroku lub jakikolwiek inny problem zdrowotny. Często przychodzą do mnie na przedłużenie terminowego prawa jazdy kierowcy kategorii B, którzy dostali je zaledwie na 2-3 lata i z mojego badania wynika, że właśnie jedynym problemem tutaj było noszenie szkieł korekcyjnych lub yy, soczewek kontaktowych. No, yy, w, w opisanym przypadku jest tutaj możliwy troszeczkę inny scenariusz, o którym widz mój może nie wiedzieć, że na skierowaniu z zakładu pracy są wypisane inne narażenia, yy, które automatycznie skracają termin. I w mojej firmie często przychodzą kierowcy śmieciarek, którzy idą sobie ładnie do yy, firmy konkurencyjnej. Yy, wydaje im się, że jest to jednocześnie badanie na świadectwo kwalifikacji, ale jest to tak faktycznie badanie profilaktyczne dostają na dwa lata z uwagi na czynniki biologiczne, na które są narażeni. Także w tejże mojej karierze też miałem sytuację, że tacy kierowcy odbywali badania profilaktyczne w przychodni, gdzie była umowa i tutaj nie ma jakiejś dowolności, że umowa jest z firmą A, B czy C, a przychodzi sobie do firmy D jest zadowolony, prawda? Natomiast, yy, no można przyjść później do mojej firmy, zrobić tylko badania na świadectwo kwalifikacji, no i raczej no staram się robić, żeby było to na 5 lat, aczkolwiek czasami jest taka sytuacja, że trzeba komuś yy, skrócić. Także na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu jeżeli Ci się filmik spodobał, daj lajka, like daj kciuka. Masz tutaj szansę do zasubskrybowania się na mój kanał. Od czasu do czasu dopuszczam jakiś nowy materiał. Możesz też obejrzeć inny film, który tutaj masz w tym kwadraciku.